Ja dziś Płakać, czy krzyczeć weselu, byś wreszcie Jak miś Obiecał, że wunta szlagierowono szlagierowano duetu Bernadetta Kowalsko i Tim Fabian w całości, to te roski się posłuchajcie. Użałeś mnie tańczącą jak letni wiatr, wiedziałam już, to się musi stać, ja czułam to, ty czułeś to. Jak namiętności dostarcza się wokół smak. Nie trzeba słów, te oczy mówiły mi, że jeszcze dziś w ramiorach mych będziesz ty. Ty czułaś to, ja czułem to, jak bardzo mocno pragniemy ze sobą być. Bo tylko dla nas jest ta noc, niezapomniany czas. Do nieba mamy tylko krok I jeden krok do gwiazd Bo tylko dla nas jest ta noc Niezapomniany czas Do nieba mamy tylko krok I jeden krok do gwiazd Pragnęłam cię wszystkimi słowami, Jak pragnąłeś mnie te oczy mówiły tak Ty czułeś to, ja czułem to Choć nie powinno się to przecież nigdy stać W tajemnicy przed całym światem Smak rozkoszy jak głę unosi i już jak Przytul mnie i kochaj jeszcze tak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 Przed całym światem Smak rozkoszy jak mgłę unosi Już jak Przytul mnie i kochaj jeszcze tak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 Jest ta noc. To była szlagierowa nowość duetu Bernarda Kowalsko, Team Fabian. To za nami, a przed nami. Już teraz ta możliwość, co byście sięgnęli po mobilnioki i właśnie oddali głos na szlagier. Dla nas jest ta noc. Co trzeba zrobić? Styknie po prostu wysłać SMS-a na numer 7168, a w treści wpisać LSS TOP i kod teledysku. Ten teledysk ma kod 8662. To że roztomili zgodnie z tym, co że obiecał Wam w zeszłym tydniu taki wirtualny szpacer, a może i mało wycieczka do stolicy. Przeniesiemy się do Warszawy, bo tam czeka na nas Alina Czeciak-Taryma. Witam serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Widzę, że jest e fotel, jest wygodnie, e czyli e przygotowano na odpowiedzi. Oczywiście, proszę pytać. No to skoro mogę pytać, to już zaczynam. Alinko, dwa miesiące temu została, że się porosł kolejny mamą, no to teraz jak się mama czuje tak. i potomstwo? Mama się czuje bardzo dobrze, potomstwo też, jakoś sobie radzimy na razie, trochę się uczymy jeszcze siebie bo wiadomo, że y, i ja się muszę nauczyć Łucji i ona mnie, musimy się poznać i mąż sobie też świetnie radzi, na razie jest wszystko super, w porządku, walczymy jeszcze z kolkami, mam nadzieję, że niedługo się już skończą, y, ale tak to wszystko jest w porządku, y, ja też powoli już dochodzę do siebie, bo y, tak y, się złożyło, że y, Blankamo. Że musiało być cesarskie cięcie, także Łucja e, nie wyszła e, naturalnie, zresztą Blanka też nasza, e, m, ale, no, ale wiadomo, jak to po operacji człowiek, e, jedni dochodzą szybciej, inni trochę wolniej, i no mi się udaje to e, tak powiedzmy, że w takim tempie właściwym e, dochodzić do siebie i jakoś jest Super. do przodu. Przy pierwszym dziecku to jest taki strach i obawa o wszystko, przy drugim ponoć to mijo, a przy trzecim jak połknie moneta to czeka się aż wydali samo z siebie, nie? Więc teraz... Tak mówią, no to tak... No ja nie wiem, jak to jeszcze jest, zobaczymy. No na razie rzeczywiście przy pierwszym to się chucha, dmucha. Teraz trochę inny jest ten stosunek do dziecka, może jest łatwiej, ale też bardzo mi zależy na tym, żeby traktować dziewczyny na równi, bo nie chciałabym, żeby była taka sytuacja, że ta pierwsza, ponieważ była pierwsza, to będzie jakoś bardziej doceniana i bardziej dopieszczana, a drugą się tak już pominie i będzie to mniej takiego zaangażowania w wychowanie. Mam nadzieję, że będzie mi się to udawało. Jakieś tam porówno, no zobaczymy. To trudno jest na razie ktokolwiek prognozować, bo wiadomo, że to jest jednak macierzyństwo. Ma swoje plusy i minusy jak to. Dokładnie tak też jest. To jeszcze Teraz taki temat, temat dotyczący właśnie tego macierzyństwa i zanim one się zaczyną jest poród i to jest taki, najpierw 9 miesięcy kobieta i mężczyzna czekają na to dziecko, później jest ten poród, czy to wpływu na życie artysty jako takiego tekściarza, kompozytora, czy to daje coś? Może powiem tak, na pewno jeśli zmienia się coś w życiu, to zawsze to jest powód do tego, żeby coś tworzyć i żeby zaczerpnąć inspiracji do pewnych wydarzeń w życiu. Wiadomo, jak się poznaje miłość, to pisze się o miłości. Jak się poznaje... Partnera, to też może się o nim pisze. Jeśli się człowiek, jeśli człowiek bierze ślub, na przykład, no to też są pewne emocje, które towarzyszą życiu. No i jak pojawia się dziecko, to też są kolejne dodatkowe emocje. I na pewno można gdzieś tam w różnych utworach pisać o takiej miłości właśnie do dziecka można też tworzyć piosenki dla dzieci my cały czas w domu muzykujemy i cały czas gramy na instrumentach i chodzimy też na dodatkowe zajęcia Blanka chodzi na wioloczele. ja też przy okazji się tam trochę uczę w domu mamy ukulele i też na tym ukulele gramy i na pewno jest to um, myślę, że dzieci są takim powodem do tego, żeby w domu było bardzo dużo muzyki, a ponieważ jest tej muzyki dużo, no to, to też jest jakiś tam element taki, który wzbogaca artystę no i powoduje, że no, ma więcej chęci do tworzenia czegoś nowego, a przede wszystkim no to właśnie yy, dzieci mogą być też inspiracją. Yy, no Wiadomo, że jest też na to yy, zdecydowanie mniej czasu, ale przy dobrej organizacji to jakoś to wszystko idzie. No to dobra, do tego tematu, który jest związany właśnie z muzyką, stworzeniem i szlagierami że za chwilę wrócymy, a sami Państwo żeście słyszeli, że jest to powód do tego, aby troszkę tej inspiracji jednak zaczerpać. No to teraz właśnie artystycznie. Jak artystycznie, to początek, to też e, premierowo, kiedy pojawiasz się w szlagierowo.pl, pojawiasz się też na śląskim rynku muzycznym, a to dokładnie w duecie z Timem Fabianem. Kolorowy świat o tych kolorach, e, zresztą teledysk już wszyscy przeżyli, widzieli, zazdroszczą. E, może taką wojna na kolory trzeba będzie zrobić na śląskim rynku muzycznym, ale nie o tym. Bardziej o tym, czemu um, duet z Timem, a na przykład nie, ze mną, z Damianem Holeckim, z Mirkiem Jędrowski, z kimkolwiek innym. No to skoro już proponujesz, to ja myślę, że możemy coś stworzyć razem. Czemu nie? Zrobimy duet. Okay. Jakiś z przyjemnością. Tak naprawdę to... Dlaczego Tim Fabian? E, dlatego, że spodobał mi się szalenie utwór, który e, zrobili w duecie z Bernadetą Kowalską. Pomyślałam, że napiszę, a co? Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Dokła dokładnie, dokładnie też e, tak jest. Czyli e, ty zwróciłaś się do Tima team, e, i jaka była jego reakcja? Tim bezproblemowo oczywiście, z przyjemnością. E, natychmiast odpowiedział, że jak najbardziej Nagraliśmy, ja nagrałam w studio w Łodzi, Tim Fabian w innym studio, chyba w Stopu, nie pamiętam dokładnie, ale tak później złożyliśmy to razem, bo mix i mastering oczywiście i tak powstał kolorowy Czyli tak trochę światową, kiedy to artyści są w dwóch różnych miejscach, a tworzą jeden wspólny hit. No tak, szczególnie y, też trudno byłoby nam to zorganizować, po pierwsze pandemia, a po drugie Team Fabian mieszka w Niemczech, więc y, oczywiście no to dla chcącego nic trudnego, ale tak też można i wykorzystaliśmy to po prostu. Okej, okay. wykorzystali ten moment, jak sami żeście Państwo przy okazji też słyszeli, jest taka szansa i taka sytuacja, że nowy duet powstanie na tym rynku. Daj poznać to. Piękny twój kolorowy świat 25 czerwca To jest taka ważna data zarówno do ciebie jak i do nos bo wybierasz się na Śląsk a konkretnie do Chorzowskiego Centrum Kultury a tam pojawisz się na scenie właśnie u boku Tima to wszystko za sprawą premiery jego drugiej płyty płyty Miłość to koncert telewizyjny jak wszyscy wiemy i dosyć duże wydarzenie sceniczne to tak jakoś bardziej cię mobilizuje Pewnie. Każde w ogóle wydarzenie sceniczne i kontakt z publicznością, a cieszę się bardzo, że będzie właśnie publiczność, no szczególnie, że teraz długi, długi czas nie było takiej możliwości, to każde takie wydarzenie jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, no i satysfakcją. Ja naprawdę za każdy moment bycia na scenie dziękuję, bo... To jest to najpiękniejsze, co może być szczególnie, że można prezentować swoje utwory publiczności i że ludzie mogą, że można sprawić ludziom radość z muzyką. Scena. Nie jest jej obco, jak sami Państwo słyszeliście. No to dobrze, teraz sprawdźmy jedna ważna rzecz, bo skoro e, koncert promocyjny, to też ten słynny duet i kolorowy świat na pewno zostanie wykonany. Ale z tego co wiem, też Twoje autorskie numery się pojawią. Czy już jest jakiś plan na to, co zaśpiewasz podczas tego koncertu? Tak, na pewno pojawią się te utwory, które są też publiczności Śląskiej znane już, bo gdzieś tam mieli okazję usłyszeć czy w telewizji, czy w radio. I też robiłam taką ankietę, taką sondę, które utwory najbardziej się podobają i na pewno te utwory znajdą się na koncercie. Mam też jeden utwór, który... Na pewno będzie przeze mnie zaśpiewany z nowej płyty Wzloty i Upadki, a może nawet dwa, jeśli się uda. No Na pewno będzie jeden o miłości. O miłości. Dobrze. Alinko, ja Ci bardzo dziękuję za ta rozmowa, za to, że mogliśmy ten czas przynajmniej wirtualnie na razie spędzić je razem. Gorące pozdrowienia do Warszawy, gorące pozdrowienia do obydwu córeczek od wujka Sebusia tutaj ze Śląska. Proszę bardzo. Jak najbardziej kresył. Panie i panowie, bardzo no to dziękujemy również wszystkim. Alina pozdrowiła, a ja będę dziękował za rozmowę, bo moim i waszym gościem była Alina Trzeciak Taryma. A my z Aliną widzimy się w Chorzowie. Dobre serce i podążasz Za zgodą i prawdą W życiu dobroć i radość Musi być przewagą Tańcz, ta siła jest w nas Nie gdy Ci brak Oddechu już na start Tańcz ze mną Tańcz, ten dźwięk zmienia Twój Czasem smutne chwile, nic nie jest na stałe, nic też nie jest codziennie czarno-białe. Wykorzystaj wszystko, co pojawi się nawet dziś przed tobą. Przyjaźń, miłość, przyszłość, jakby świat ku ciebie za. Yeah. by powiedzieć, że fest fajny taki fest Rogi, ten fotel tamta Alina miała, tak bych się siednął, je runa, a na zima się tak deką przykryć, mm, a te roski jak to tak trochę ciepli się robi. Hm. Dobra, no nieważne zresztą, za nami też nowość prosto właśnie od Aliny, Szlagier artystyczny gość na koncercie Tima Fabiana, to właśnie Alina. A wy już możecie głosować na ten szlagier, styknie wysłać sms na numer 7168, w treści wpisujecie LZ Stop, kod teledysku, ten teledysk jest z kodem 3436. ci nad głową i odliczasz do piątku dni. Codziennie masz robota, dom. Tak w kółko kręci się, oh, yeah. a doma też spokoju chcesz. I tak zaśpiewaj, że... Zaś będzie weekend od rana. do gnać, bo twoja ko tam. Geltagu brak, na piwko smak, a żonka ma nowy plan. Z tyściową chcą malować dum, i pędzel dają ci. Oh, yeah. I jak na złość wymyślą coś, a ty odliczasz dni.